Witam cię bardzo serdecznie, dzisiaj taki krótki hangout, a mianowicie opowiem historię mojego przyjaciela, który niestety sobotę, niedzielę troszeczkę nadużył alkoholu, ale wydawało mu się, że w niedzielę wytrzeźwiał prawda, z niedzieli na poniedziałek i jechał sobie spokojnie po w wrocławskich ulicach, ale niestety policja zrobiła akcję Trzeźwy Poniedziałek i polegało to mniej więcej na tym, że stanęli sobie na światłach jakiejś tam głównej ulicy i tych co stali jak najbliżej na światłach badali po prostu Trzeźwość i ten ziom miał 0,21 promila no taki pici włos, prawda W ogóle nie zdawał sobie sprawy, że Jest pod, że tak powiem Pod wpływem, prawda Za 15 minut, czy za 20 minut zbadali, było już tam 0,0,0,0, prawda Ale Liczy się pierwszy wynik. Gdyby zdawał sobie sprawę, to pewnie by poprosił o badanie krwi i, no i skończyłoby się tym, że, że nic by nie tam nie zaliczył. No i teraz popatrz, jaka, jakie zaczęły do niego przychodzić pisma, prawda. To jest takie ze starostwa, czyli z wydziału komunikacji. Czyli tak, najpierw był wyrok sądu rejonowego, to się okazuje, wydział karny i informuje, że osoba posiadająca pozwolenie, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, powinna się poddać badaniu lekarskiemu badaniu psychologicznemu kończyć kurs edukacji w zakresie problematyki alkoholowej, działania, przeciwdziałania narkomanii, prawda? I wskazują, gdzie masz się zgłosić na badanie lekarskie we Wrocławiu. To jest Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy na ulicę Ławskiej 14. Natomiast na badanie psychologiczne Należy się zgłosić do psychologa uprawnionego do badań kierowców. Czyli jeszcze raz powtarzam, ten psycholog może być w WOMP-ie, ale nie musi i raczej odradzam pójście do WOMP-ów. No i są kursy reedukacyjne. Te kursy robią Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego we Wrocławiu. To jest tutaj, prawda, na jakiejś ulicy Łagie Wnickiej. I yy, potem masz takie pouczenia, że o, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu należy dostarczyć staroście w terminie miesiąca od dnia doręczenia powyższej informacji, prawda? Natomiast nie przedstawienie wymaganym terminie opisanych wyżej orzeczeń i zaświadczenia o ukończeniu kursu spowoduje wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Oczywiście ten ziom tam niczego nie zrobił, czyli, yy, że tak powiem, miał, s, yy, też dostał od starostwa zawiadomienie o wykonaniu środka karnego, oczywiście to jest w wykonaniu prawomocnego wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy i tak dalej i tak dalej, czyli środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy, ale tu z tego co widzisz on miał wszystkie, wszystkie kategorie, prawda? Czyli problem jest taki, że jeżeli nie daj Boże coś mu nie pójdzie, jeżeli obleje te badania, to będzie musiał zdawać wszystkie kategorie prawa jazdy. I y, pana dane umieszczono w rejestrach osób, wobec których orzeczono zakaz ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Y, po odbyciu orzeczonego środka karnego, którego początek liczy się od dnia, ma koniec. Może się pan ubiegać o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, prawda? Czyli wszystko fajnie pod jednym warunkiem, że zda te nieszczęsne badania psychologiczne, zda badania lekarskie. Kurs tam rozumiem, ten edukacyjny jest formalnością, po prostu musi tam pójść, odsiedzieć, wysłuchać, co tam inni mają ciekawego go do powiedzenia no i w zasadzie na tym się yy, skończy, prawda? Także yy, jedyne, co mu mogłem pomóc to umówiłem go na badania psychologiczne do swojej pracowni, szczęśliwie je przeszedł, natomiast pozostał mu Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz ten, kurs, prawda, jak tam będzie, nie wiadomo. W każdym razie z moich takich zaleceń, jakie dostał, to zbadanie sobie poziomu cukru, jakieś tam badania moczu, sprawy wątrobowe. No i jakby to powiedzieć, powinno być ok. Przy okazji, jeżeli ktoś tam by dzisiaj do mnie miał ochotę zadzwonić i przedstawić swój problem to jest telefon 789 273 335 789 273 335 i tutaj od razu odpowiem na pytanie z czata także cześć Biały Grzesie 97 witam panie Darko mam problem z badaniami na broń palną w pracy w ochronie nie widzę kolorów czy jest możliwość przejścia badań w okularach dla daltonistów, czy to od razu dyskwalifikacja. To raczej dyskwalifikują te okulary dla daltonistów. Ja o, mówię o badaniach na broń. Prawda jest taka, że te okulary nawet jak przejdziesz, znaczy jak widzisz tam w tych okularach jakieś barwy, to jest mało prawdopodobne, że w tych okularach będziesz kiedykolwiek chodził. Ja widziałem takie okulary tam, owszem, jedne kolory widać, czyli tam zielony, czerwony, natomiast na przykład niebieskiego już za Chiny Ludowe nie zobaczysz, prawda? Także przynajmniej jeżeli chodzi o obecne przepisy, to jeżeli nie rozpoznajesz barw podstawowych, nie poświadczy tego okulista, to masz małe szanse. Jak podaje MediCover, okulista to lekarz, który specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób oczu, na przykład. No, jeżeli usłyszałeś to, co powiedział asystent Google, to to jest lekarz oku, listę biały, Mam pytanie co do rekrutacji do Policji, mianowicie kazano mi dostarczyć ABO uzupełnione tylko pierwsze 17 stron, kiedy reszta? No Biały 2K, ja nie jestem tutaj specjalistą od ABO, prawda? Skoro tak kazali to widocznie tak ma być, natomiast Komisja Lekarska trwa, no, no różnie trwa. Zależy Zależy o... o zależy to... Od tego, gdzie to robisz, jakiego jesteś stanu zdrowia prawda? i tak dalej, i tak dalej, często w jakichś okresach przedświątecznych czy, czy świątecznych lekarze idą na urlopy. No Nie ma prostej zasady, prawda, także chciałbym tutaj, że tak powiem, dać jakąś definitywną odpowiedź, ale... Trwa to różnie, prawda? Teraz jeszcze powiem o czymś takim, o co zapytała mnie, o co zapytała mnie, że tak powiem, też mój widz, to tym razem jakaś pani, prawda? Zobacz na to orzeczenie. I momencik tutaj, może bardziej, żebyś widział na dole. Jest to orzeczenie z kodem tak zwanym 68, ale jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami na prawo jazdy kategorii tam A, prawdopodobnie chodzi tylko o kategorię B. I zwróć uwagę, jaki krótki jest termin następnego badania, to chyba tam jest rok, czy dwa tylko. Także nikt się nie pierdoli, że tak powiem, jeżeli idziesz do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, dają ci bardzo często krótkie terminy ważności tego prawka rąbią kod 68, żeby Policjant, który Cię zatrzymał, wiedział, że jesteś osobą, która miała problem z jazdą po alkoholu. No i mam nadzieję, że zrozumiałeś główna, zrozumiałeś o co chodzi w tym, w tym biznę. Się, prawda? Ale akuratnie ta pani zapytała mnie dzień dobry panie Dariuszu, mam wielką prośbę w wyjaśnieniu orzeczenia, bo nie wiem czy mam zdane, czy nie, bo pisze kod 68 następnych badań znów za rok, czy jest negatywne? No i to jeszcze raz powtarzam. Yy... Jeszcze raz powtarzam. Musisz sobie przeczytać ten nagłówek podstwierdzam, prawda? Czyli stwierdzam brak, przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Natomiast te wszystkie kody, które, że tak powiem dostaniesz 68 i terminowe prawo jazdy, to jest po to, żebyś poniósł kolejny wydatek, badając się u lekarza uprawnionego, takiego jak ja, powiedzmy, no i żeby policja wiedziała, że miałeś problemy z ALKO, prawda? No mogę Cię tylko najwyżej zaprosić do Wrocławia, jeżeli byś chciał zrobić sobie prawko bezterminowe po takim terminowym wąpolskim. Play. Witam panie Dariuszu, kurs redukacyjny w ośrodku WOR jest pomyłka. Gość siedzi i pierdzieli, a 400 wybiorą, ale Womps Sosnowcu polecam. No, play, mam nadzieję, że nie będziesz, że nie wpadniesz w samozachwyt nad tym Wompem i nie pójdziesz tam za rok, czy za dwa, czy za trzy, powtórzyć ten numer, który Ci za który cię tam do tego womp wysłali, natomiast no muszę się przyznać, cóż oni ci mogą tam powiedzieć o tym kursie reedukacyjnym. po prostu masz pójść wybecelować czterystówki, posiedzieć, może tam coś wysłuchasz ciekawego, czy, czy nie wysłuchasz, prawda? I niezależnie od tego, czy tam będzie ten wykład w tym, Wordzie interesujący czy nieinteresujący, to wyciągnij wnioski. Postaraj się jakoś zrozumieć tych ludzi. Oni też muszą odbębnić to, ale 400 dla dla tego ośrodka wojewódzkiego ruchu drogowego też się przyda. Także w zasadzie to wszystko, co na dzisiaj chciałem powiedzieć, także mówię, jeżeli chodzi o komisję lekarską policyjną, to z reguły tam trwa tam tydzień, dwa, no ale przyszedłem miesiąc, dwa też, że tak powiem, się zdarzało i niewiele masz do gadania, prawda? Także, jeżeli ktoś jeszcze coś ma do, do zapytania, jeżeli chcesz coś jeszcze wiedzieć, to już zapytaj mnie na zapytaj mnie już na czacie. Powiem jeszcze tylko o takiej historii, a mianowicie, ktoś posiada prawo jazdy wydane w 2011 roku i było one terminowe do 30 sierpnia 2016, no oczywiście terminowe ze względu na wadę wzroku I, i ten człowiek jakoś od 2016 do dzisiaj nie jeździł i się pyta mnie, czy musi stawać na nowo egzamin, czy wystarczą same badania lekarskie. Nie był karany ani jednym punktem, ani mandatem i tak dalej. Tutaj sytuacja jest raczej taka, że powinien pójść do lekarza uprawnionego do badań kierowców, przejść badania, najlepiej jakieś, no nie na 5 lat, tylko na przynajmniej 15 czy bezterminowo, jeżeli można odzyskać prawko i zacząć jeździć, prawda, bo co, co komu po takiej, to, takim prawku, który, że tak powiem, jest od 6 lat, nieważne. Także. Na tym kończę. Nie powtórz tutaj błędu mojego kolegi, prawda? Nie wpierdziel się w jakieś takie historie, które skutkują wykonaniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, niezależnie od terminu, na jaki by ci to dali. Im dłużej, tym gorzej. Zwróć uwagę, że dane umieszcza się w rejestrach osób, wobec których orzeczono zakaz ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, czyli zakładam teoretycznie, że zdasz to prawko, tracisz prawko polskie, jedziesz tam za granicę, robisz prawko tam niemieckie, czy jakieś, jakiekolwiek inne, holenderskie, a wszystko w polskich kartotekach jest jak niestety cię złapią, że jeździsz po Polsce z zagranicznym prawkiem, to też dupa zimna. Także trzymajcie się, cześć, do następnego razu. Jak już oglądasz powtórce to skomentuj tutaj pod spodem, tutaj gdzieś filmik, tutaj gdzieś yy, subskrypcja. No i tyle, tyle mam dzisiaj do powiedzenia.